Witam. Dzisiaj zrobimy rzut ekranu po to, aby z tego zrobić miniaturkę na portal społecznościowy YouTube. YouTube oferuje nam tylko trzy miniaturki. To jest bardzo mało. Dlatego zrobimy sobie prostą miniaturkę. Musi ona mieć wymiar. 1280 na 720, proporcja 16 na 9. Zrobię rzut ekranu tego programu. Jest to program do obrób wideo firmy Mowawi. Mogę zrobić obraz taki, albo taki. Mamy dużo możliwości. Klikamy w zakładkę adnotacja, klikamy w miniaturkę rzut ekranu i wybieramy pełny ekran. Mamy w tej chwili klip wideo, który ma długość 3 Sekundy. Nam zależy w zasadzie na obrazie, nie na wideo, ale najpierw chwycę za ten obraz i widzimy tutaj, że ten obraz nie pokrywa z czarną kanwą. Dlatego zrobimy w ten sposób. Łapię za zielony punkt. Idę po przekątnej górę. Jak pojawią się linie pionowa i pozioma dopuszczam. Teraz idę do zakładki eksport. Klikam ikonkę obrazy. Wybieram rozmiar 100% i format obrazu png. Klikam OK. Klikam TAK, aby zobaczyć obraz wyjściowy. Klikam prawym przyciskiem myszy na ten obraz i wybrałem właściwości. Patrzę na szczegóły. Obraz PNG, wymiar 1280 na siedemset dwadzieścia. To na razie, cześć